Pierwszy na świecie puder kąpielowy, silny jak widelec do ogóra. Myję się pudrem dopiero od dwóch dni, a już nie mam wszów, pchów ani żadnych innych syfów na ciele. Polecam go wszystkim zawszawionym i zapchlonym, ponieważ.. Mogą, może mogą się pozbyć swojego utrapienia? Puder pod prysznic, tylko z firmy Łysaglaca.